Szacuneczek, gościu. To, to był największy troll donate w historii troll donate'ów na moim kanale. Tak, no. Tak, no. Jest, no, coś jest bardzo Z bardzo tak, tak To wakacje, <much> <nas> na działce, <much> tańce, kubi kubi się nie zgadza. Co to za komplikacje? Ten aż na brane, <zgonili> No jaki to jest po prostu przewalona postać, no wy Panie. pozdrawiam. Tik tik tik per per per per per per. 6 koni mechanicznych, 69 koni mechanicznych, 669 koni mechanicznych. Mały biały kwadrat, mu... mały czarny kwadrat, mały biały kwadrat, mały czarny kwadrat, mały biały kwadrat, mały czarny kwadrat. Mały czarny kwadrat, mały czarny kwadrat, mały biały kwadrat, mały czarny kwadrat. Długo jeszcze? Mały czarny kwadrat, mały biały kwadrat, mały czarny kwadrat, 3 złote. Ja błędę. Trzy z niego tylko Ały kurwa tych tych tich tich, tich per per per per Właśnie Marlena jest I Rafatus tu na przeprosiny Ci się stopy na streamie Tak no, no na Pewnie stopy ci będę całować co jeszcze Aaaa Za wczoraj cały stopy No jestem jestem jestem Za Zajrok trzeci. 00 złozdrawiam. Zło, tich tich tich tich tich tich per per per per per per per per Mały biały kwadrat, mały czarny kwadrat, Owhat mały biały o, kwadrat, gt... mały, czarny, kwadrat, mały, biały, biały, čre, kwadrat, mały czarny, czarny, czarny kwadrat, mały biały kwadrat, mały czarny kwadrat, mały biały kwadrat, symbol atomu gwiazda Dawidowa i Niang. Ze żywych, zagrożenie ze strony organizmów żywych, promieniowanie radioaktywne, symbol atomu gwiazda Dawidowa i zagrożenie ze strony <sus secretary> organizmów żywych, promieniowanie radioaktywne, symbol atomu gwiazda Dawidowa i zagrożenie ze strony organizmów żywych, promieniowanie radioaktywne, mały czarny kwadrat, mały czarny kwadrat, mały czarny kwadrat, mały biały Czarny kwadrat mały, biały kwadrat, mały czarny kwadrat, mały, biały kwadrat, mały, czarny kwadrat, mały, biały kwadrat, mały, czarny kwadrat, mały, biały kwadrat, mały, czarny kwadrat mały biały czarny kwadrat mały Co tak? gracie? Wariaty? No, kręci się kręci. Zarek TV dziękuję. O Jezu, tych, tych jest najśmieszniejsze. Ale tam konie mechaniczne wleciały. Trzeciego. Nie przeszkadzamy już Jasne, piona 6 koni O Jezu Nie, koni mechaniczne są spoko Ale to co teraz będzie Mały mały biały kwadrat, mały biały kwadrat Mały biały kwadrat, mały biały Mały biały Zagrożenie ze strony organizmów żywych, promieniowanie radioaktywne Tego jeszcze nie było, mały czarny kwadrat, mały biały kwadrat Tego jeszcze nie było no, wyciszam to, bo to jest masakryczne Zagrożenie ze strony organizmów żywych, standardowo, no jak na live. <gryst> Dobra, strolowanie zostaliśmy przez y, Donatora Ale git czat. Mimo wszystko i tak dzięki za Donata oczywiście Ja widzę, że tu jeszcze Iwonka sobie krzyczy Biały kwadrat no? O Jezu, jest znowu kwadrat A też będzie koniec no chyba kwadrat mały, biały Nie, to jest połowa dopiero To jest dopiero połowa Połowę. O kurde, ty! co to za to do... Zobaczcie, co koleś Donator zuczył przed chwilą Zairok, jak ty to zrobiłeś chłopie? Zairok, przekazał trzeciego. Patrzcie Pozdrawiam. Tych, koni mechanicznych, 69 koni mechanicznych, 669 koni mechanicznych.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 Mały czarny, kwadrat mały, biały, kwadrat, co to mały, czarny czyta? kwadrat, mały biały kwadrat, mały czarny kwadrat mały biały kwadrat, mały czarny kwadrat gwiazda Dawidowa i zagrożenie ze strony organizmów żywych promieniowanie radioaktywny so symbol atomu gwiazda Dawidowa i da zagrożenie ze strony organizmów żywych promieniowanie radioaktywny symbol atomu gwiazda Dawidowa i zagrożenie ze strony organizmów żywych promieniowanie radiowych. Nie Skończyło się ty! Minutowy donate! Widzieliście kiedyś taką akcję? Minutę to czytała Helena, czy jakiej tam Ja dziele! ale odjebał Zyrox, szacuneczek, szacuneczek gościu to, to był największy troll donate w historii troll donate'ów na moim kanale Gratulacje mordeczko, zapisałeś się Zapisałeś się teraz jako top, top troll donator po prostu ever O oh jest, ona strzała Pozdrawiam Czapkę i playa i widzów Dziękuję Zyrox, jakie fajne znaczki, o kurde Zajebiste Dziękuję Zyrox Patryk wysłał donate Patryk wysłał donate Patryk Zyrox, dzięki za rzutunkę dziękuję zapytania. Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania.